Dwa, dwa to Samochody się zdarzyły, Koło poziomki. Także spokojnie wyjeżdżamy. Jasiek, pierwszeństwo. No. Dobra, komu to się... nic? Nic. A megarethka się jedzie. O tu? Tak, tutaj. Staj na tym pasie. Na tym pasie zablokuje. Tak, dobra, jak teraz? Tu. Dobra, wezmę te posłuchki Zapal światła w środku No oh. Pod spód, w Świetle nie widać. ciemności ładnie nie widać, ale w świetle nie. Za bardzo, żeby no nie żeby jako ciężarko... Co? To... Przecież przejedzie. Odmiennej ja mam... odmiennej odmiennej odmiennej odmiennej odmiennej O, cię ciota kolega Dobra. Temat głowa po Nie, nic nie jest, nie Thank you. Поехали Ну? <свехи> <свехи> <свехи> <свехи> <свехи> <свехи> Od samego początku trzeba być ten maski Nie, weź na samochód bardziej tam Dobra, o tak, o tak, nie, o tak Więcej nie, jadno, nie? Tak. tak. Jeszcze bardziej O teraz Tak jest gitarę A gdzie <sharp> I'm <inhale> А ты, да, да, да, да, да,